O, o, tak, tylko jeszcze kurde trzeba było modelowo, te... teraz poszło modelowo tak, akurat no. nie podniosłem no. ale zrób to jeszcze raz no. zademonstrujemy Państwu najczęstszy błąd podczas y, salomowolnego wolnego bramek, tak zwany brak płynnego ruszenia, czyli zbyt szybkie puszczenie dźwigni sprzęgła patrzymy w prawo, lewo chcemy ruszyć i zbyt szybko o, puszczamy sprzęgło co powoduje gaśnięcie motocykla jest, już, jest to już błędem pamiętajmy aby do tego nie dochodziło sprzęgło musi być bardzo wolno puszczane i musi być odpowiednia ilość gazu bo puszczenie sprzęgła i niedodanie gazu zdanie się na tak zwane wolne obroty silnika może spowodować taką samą reakcję odpalamy motocykl teraz o, oglądamy się prawo lewo troszeczkę gazu i delikatnie, o, proszę bardzo i modelowo wykonane ruszenie o, dobra, cyk I teraz będziemy właśnie zaraz On Nie nie zrobi może dwa tak, A. Ta, ta, ta. tak, tak, dokładnie przyjedzie dobrze, tu się ustawiamy dobrze, to wyszło właśnie oto teraz tu i na sam środek, podniesz teraz tu do linii i na sam środek,